Dzień dzięcioł, dzięcioł, dzięcioł, dzięcioł, dzięcioł, dzięcioł, drzwi, dzięcioł, rad, robię, robię rad. Zapalę With palę stuff Robię drift, robię rap, robię rap Robię rap Robię KRL, rozbijam kanał To nie banał, robię sobie nowy kanał Jestem taki, mógłbym być lepszy Ale zawsze robię taki, jaki mam dla Może nie wyjdzie, ale zawsze drugi plan ma Robię skręta, na dzielnicy, puenta Nie ma już klienta, w ryty na co lecisz Na prosta, ale zaraz lecisz Bo ja cię dogania, mam to zło Dzieńca, pal, wit, pal, stop. Robię drift, robię ra Robię ra Dzieńca, pal, wit, Robię drift, robię ra Drifty ty, rozbijam kanał Robisz sobie tego weeda, bo tak ma dla nas Nieważne co powiesz, to już przejebane masz, bo to dzielnica A na nie dla psa wyjebieć, zanim cokolwiek powiesz tak Dzielnica pali weed, palę stuff, robię drift, robię rap Dzielnica pali With, palę staw, robię drift, robię rap